Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj przekażę Ci nieciekawy taki opis przypadku kiedy niestety kierowca został zatrzymany po raz drugi za alkohol oczywiście skierowany do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i no niestety różni lekarze mają wobec niego pewne wątpliwości Tradycyjnie tutaj zacznę od zapytania mojego widza a w zasadzie listu, który Ci przeczytam Panie Dariuszu, piszę do Pana z problemem zostałem po raz drugi zatrzymany za alkohol, oczywiście na drugi dzień po spożyciu wiem, że to nic nie tłumaczy miałem 0,46 promila no powiedzmy, trochę dużo jak na tak zwanego wczorajszego zatrzymano mi je po raz drugi na jeden rok przystąpiłem do badań w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy zaczynając od ogólnych badań czyli wywiad lekarza, ciśnienie krwi okulistyczne, wyszło super następnie badania krwi, które też wyszły dobrze czyli teoretycznie wszystko w normach a nawet w połowie norm Problem natomiast zaczął się u psychologa który na samym wstępie powiedział że nie nadaje się do posiadania prawa jazdy ale badania, które wykonywałem u niego poszły bardzo szybko i bardzo dobrze po czym na końcu badań również powtórzył że według niego nie nadaje się jak widać Chociaż jak widać, momencik również powtórzył, że według niego się nie nadaję. Chociaż jak widać, że nie jestem osobą, która pije tak alkohol. Psycho będę robił po badaniach lekarskich, ale zawsze wychodziły mi perfekcyjnie. Boję się teraz ostatniego badania, jakim jest psychiatra, jak mam postępować, bo już sam nie wiem, przecież w ogóle nie piję alkoholu. A został mi tylko miesiąc, aby dostarczyć badania do Urzędu Miasta, bo jak wyjdą mi negatywnie to po prostu utracę prawo jazdy Bardzo proszę o pilną odpowiedź, ponieważ mam już badania w poniedziałek i bardzo będę wdzięczny jak mi Pan pomoże I tutaj jest taka klasyczna sytuacja, niestety mój widz został złapany po raz drugi, czyli to już jest recydywa. I to, że powiedzmy u psychologa Trudno mi powiedzieć czy to był psycholog kliniczny, czy to był psycholog transportu. To, że u psychologa na maszynkach wyjdzie fajnie to nie znaczy, że on nie ocenia Twojego profilu psychologicznego pod kątem picia alkoholu, pod kątem jakiegoś uzależnienia a sam fakt, że no zostałeś złapany po raz drugi, no świadczy o tym, że nie jesteś w stanie się powstrzymać od picia szczególnie powstrzymać od picia alkoholu No i no 0,46 uczciwie powiem, że jak na człowieka wczorajszego to jest bardzo dużo i no, co bym powiedział o tym psychiatrze boję się tutaj jednej sprawy a mianowicie, że upomni się ten psychiatra Wojewód Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy o tak zwany roczny okres abstynencji i owszem tutaj mój kierowca twierdzi, że no, ten, tą abstynencję utrzymuje tylko z późniejszej naszej korespondencji wynikało, że nie za bardzo potrafi tą abstynencję udokumentować. Nie za bardzo potrafi ją udokumentować i nawet tutaj zadał mi takie pytanie. Panie Dariuszu, a co w przypadku, gdy prawo jazdy zostanie zabrane na rok, a udokumentowanie abstynencji też rok trzeba przedstawić? No i jak to jest możliwe, ponieważ chociaż tutaj badania są u mnie maksymalnie 10 miesięcy od zatrzymania. I szczerze mówiąc no nie wiem jak się losy tego internauty potoczyły, jak się losy tego kierowcy potoczyły, ale no, mam nadzieję, że tam wszystko jakoś poszło, ale no, znając życie poszło w kierunku negatywnego rozwoju wydarzeń, czyli prawdopodobnie lekarze Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zażądali roczny, rocznego okresu abstynencji, którego tutaj wątpię, czy kierowca jest w stanie jakoś udokumentować, prawda? Dobra, i w zasadzie na tym kończę jeżeli masz jakiś komentarz do tego filmiku jeżeli masz jakieś doświadczenia z Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy szczególnie jak zostałeś złapany jako recedywa po raz drugi po raz trzeci czy po raz kolejny jak te badania przebiegały jak ten, ten psychiatra podchodził do danych do twojego przypadku czy prawo jazdy odzyskałeś czy nie odzyskałeś no, w zasadzie no, obawy tutaj tego kierowcy są słuszne ponieważ no, z dużym prawdopodobieństwem jednak on prawo jazdy nie odzyska a wiesz dobrze o tym, że Nieodzyskanie prawa jazdy w ciągu roku od zatrzymania prawa jazdy oznacza powtórny egzamin Powtórny egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i wszelakie kłopoty z tym związane Także na tym kończę Jak masz coś ciekawego to oczywiście skomentuj ten filmik Zapisz się do mojego kanału tutaj YouTube Lekarz Medycyny Pracy We wtorki staram się robić hangouty na żywo no i oczywiście oparte to jest wszystko na Twoim zapytaniu czy po prostu osób, które są w podobnie trudnej sytuacji do Twojej. Także bye bye mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz medycyny transportu.